W badanym okresie odsetek osób, które mogły pochwalić się podstawowymi lub większymi umiejętnościami cyfrowymi, wzrósł z około 46% na koniec 2017 roku do nieco ponad 50% na koniec 2020 roku. Jednak Polska nadal wypada słabo na tle Unii Europejskiej w tym obszarze. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym nasz kraj zajmuje 24 miejsce spośród 27 krajów unijnych pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Działania ministrów i innych podmiotów na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych okazały się niewystarczające. Nie ma strategicznego dokumentu, który kompleksowo określałby główne założenia i kierunki działań w tym obszarze. Nie wyznaczono też jednego podmiotu koordynującego wszystkie działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych. W ocenie Izby Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, by osiągnąć średni poziom państw Unii Europejskiej w zakresie postępu cyfrowego.